ciekawy problem mojego widza, który zaliczył kiedyś badania lekarskie na prawo jazdy w WOMP-ie było to pół roku temu. Dostał takie no, konfundujące orzeczenie z dopiskiem, że badanie kontrolne również jest z tej instytucji. Napisał do mnie maila, no, Kiedy ja mu poradziłem, żeby Poszedł do jakiegokolwiek lekarza prywatnego, oczywiście uprawnionego do badań kierowców, to on uparł się, że w Wydziale Komunikacji to takiego orzeczenia mu nie przyjmą, będą chcieli od niego jakieś podstawy prawnej. On tej podstawy prawnej nie zna. Kiedy ja próbowałem wytłumaczyć, że to oni mają dać swoją podstawę prawną, no, jakoś tego nie przyjął do wiadomości, ale y, posłuchaj jak to się skończyło oczywiście na podstawie jego relacji. Y, witam po półrocznym zezwoleniu na prawo jazdy po badaniach w WOM. Zgłosiłem się tam ponownie i dostałem na dwa lata i zastanawiam się, czy tego gdzieś nie zgłosić. Badania wyszły wzorowo. Kurs o szkodliwości tutaj mój dodatek, że prawdopodobnie szkodliwości picia alkoholu ukończony. No, co doktorze robić? Byłem odebrać fizycznie wczoraj swoje orzeczenie. Usłyszałem, że jest gotowe, że badania wyszły wzorowo, że kurs był zrobiony. Ale to, że ja nie piję jest pod znakiem zapytania, a ja, kurwa, nie piję już wcale i dodał, że wydałby mi je dziś, ale nie ma pieczątki. Dodam, że z głupim uśmiechem. I w zasadzie nie wiem, czy yy, za dwa lata znowu w Wąpie, yy, czy u lekarza w przychodni, yy, czy jeśli będzie w Wąpie za dwa lata, to mogę je zrobić yy, u Pana. No, mógłbym się na przykład zameldować czasowo w hotelu lub u przyjaciół. Dziękuję za czas poświęcony, prawda? No, natomiast moja odpowiedź tutaj jest prosta. Powtarzam z uporem maniaka, że nie ma potrzeby, abyś badał się powtórnie w WOMPie. Oczywiście, jak dostałeś już tam orzeczenie lekarskie pozytywne. No, nie ma również potrzeby przyjeżdżania, aby mnie zobaczyć we Wrocławiu, przejeżdżania tych kilkuset kilometrów do Wrocławia, do mojej przychodni, chociaż ani tego pierwszego, ani tego drugiego nie mogę Ci zabronić. No, podobno żyjemy w wolnym kraju, przynajmniej jeżeli chodzi o powtórne badania na prawo jazdy po badaniach WOMP. Natomiast pozytywny aspekt tej sytuacji polega na tym, że mój widz wziął się za siebie, wystraszył się tego wąpu. No, rokowania na przyszłość u lekarza prywatnego ma dobre, niezależnie od którego będzie chciał yy, orzeczenie uzyskać. No, niestety ta wiedza kosztuje koszt powtórnych badań, jeżeli nie pamiętasz to jest 200 zł, koszt wymiany prawka to jest coś tam 100 zł z groszami jakieś zdjęcie Czyli kilkaset złotych cuzamen do kupy na pewno się zbierze. No i nasza władzuchna je dostanie. Oczywiście poprzez wydział komunikacji w twoim mieście. Rozumiem też trochę widza, bo możesz być trochę skołowany jak dostajesz dwie sprzeczne komendy. No, wydawałoby się, że WOMP instytucja taka wiedząca, co robi, natomiast tutaj porada od eksperta zupełnie odwrotna, no Podjął, podjął widz decyzję, jaką podjął. No, mogę tylko powiedzieć, jeżeli jednak posłucha mnie, pójdzie do lekarza prywatnego, to wszystkie jego troski za te dwa lata miną, oczywiście, jeżeli nie narozrabia czegoś w tym czasie. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jak moim widzem nie jesteś, oczywiście zasubskrybuj się do mojego kanału YouTube Lekarz Medycyny Pracy klikając w to kółeczko lub obejrzyj kolejny filmik Natomiast, jeżeli miałeś identyczną sytuację skomentuj to wideo poniżej.